Um, no, no tak, okej. Ok. Bardzo fajnie mi się tutaj pływa, wiesz Hubert! No właśnie wiem. Ogólnie to sobie pływam, powiedz! Ja Aha, dobra, to staram, w ogóle nieważnie. <grywa> Jak ja pływałem i dziwnie! Becha! Ale nie, na, teraz na serio jak ja mam z tego wyjść, ja nie chcę już pływać A wystarczyło kliknąć spację, ale XD